Miami Beach, lokalna stacja kolejowa, w zasadzie nie Miami Beach, tylko Miami stacja Fort Lauder Airport i stamtąd będziemy jechali do Miami Beach I tym pociągiem pojedziemy w stronę Miami Beach Stacja Opaloka Zamknęli przejazd I three Rail i wsiadamy ładnie